Tablica informacyjna Rezerwatu Przyrody Kępa Redłowska Sukcesja na klifie oraz rośliny strefy plaż Jeszcze inny widoczek Rezerwat Kępa Redłowska w Gdyni 5 luty tysiące szesnastego roku Gdynia 2016 rok, luty rezerwat przyrody Kępa Redłowska przyszedłem stamtąd i idę w kierunku chyba morza śliczny dzień chyba dzisiaj jest 5 lutego piątek